Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na naszym spotkaniu w ramach stypendium Marszałka Województwa Opolskiego Marszałkowskie Talenty pod tytułem Jestem Stąd Opolszczyzna. Ja się nazywam Maja Tomanik i będziemy dzisiaj rozmawiać o hafcie śląskim płaskim. Zanim przejdziemy do rzeczy, chcę przedstawić partnerów mojego projektu, a są nimi o polskie Jest to fundacja, która zrzesza w swoim gronie artystki i twórczynie ludowe, dziewczyny, które wspaniale promują nasze dziedzictwo regionalne które eksperymentują i ożywiają tradycję. Eksperymentują w ten sposób, że przystosowują to, co tradycyjne do tego, co współczesne i w ten oto czarodziejski sposób kolorują nasz świat, zdobią nasz świat cudownymi wzorami opolskimi wziętymi wprost z kroszonki lub malowanej porcelany. Drugim z partnerów jest Fundacja do dzieła, fundacja, która się zajmuje edukacją kulturową, bardzo mocno eksploruje temat tożsamości śląskiej, tożsamości Nowego Ślązaka, realizuje warsztaty artystyczne, głównie rękodzielnicze, prowadzi zajęcia ze społecznością lokalną, animuje te społeczności, głównie opierając się na historii regionu, bądź historii mieszkańców, z którymi pracuję. Angażuję się także w inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju i ekologii. organizuje festiwal do dzieła Zero Waste Fest. Żeby mówić o hafcie płaskim, w ogóle o hafcie należy najpierw powiedzieć co nieco o stroju śląskim. Tutaj macie strój śląski, ale a właściwie dwa stroje śląskie z dwóch różnych okresów. Helena Wojtasik, którą widzicie z przodu w tym kolorowym ludowym stroju, tym, który zazwyczaj jest kojarzony jako ludowy, prezentuje strój z XIX wieku. Strój XX był dużo prostszy, był przede wszystkim w dużej mierze fabrycznie robiony. I fab zdobiony elementami fabrycznie robionymi. Jest dużo skromniejszy, ale też jakby bardziej współczesny. Wówczas bardzo się inspirowano modą niemieckich ulic, gdzie masowo ślązacy wyjeżdżali do pracy na tak zwane saksy. Hmm. I tak jak widzicie, mężczyźni nosili po prostu garnitury zwane ancugami, a kobiety nosiły jakle i mazelonkę, które to sprawiały, że sylwetka miała charakterystyczny kształt litery A. Idąc od głowy ku dołowi, rozszerzała się w sposób równomierny. Koszula to jakla, spódnica to mazelonka, na niej jeszcze mamy fartuch. Wszystko jest dość skromne, za to w XIX wieku wcześniej stroje były dużo bardziej barwne. Tutaj zobaczcie młodzież, chłopcy mają białe koszule, kamizelki, Zwane bruclek, te kamizelki były zrobione z niebieskiego sukna. Koszule wy, wy, wykończone haftami przy dekolcie albo przy mankietach, zwanych mantlami. Na to wszystko szła kamuzola, ale kamuzola była nie kamizelką, jakbyśmy dzisiaj skojarzyli. A raczej rodzajem marynarki, również z granatowego sukna, również prosta, ze zebranymi bokami tworzącymi mm, talię, podkreślającymi jakby talie. Z tyłu było rozcięcie u dołu, które zakończono był, zakończone było malutkim haftem zamykającym haftem zabezpieczającym przed podarciem, wzmacniającym to rozcięcie w sumie niezwykłym haftem. Spodnie były wykonane z żółtego sukna, nazywały się jelenioki. Nazwa ta pochodziła od, od tego, że mężczyźni jeżdżąc na polowanie na jelenie właśnie takie spodnie nosili. Elegancki Ślązak zawiązywał jedwabną chustkę pod szyją, na głowę wkładał Kanie, czyli czarny piśniowy kapelusz, a na buty, a na nogi zagładał buty z wysokimi cholewami, tak zwane kropy. Dziewczyny natomiast nosiły ciasnochę na początek, ciasnocha to była taka prosta halka, na halkę zakładano kabotek, czyli koszulkę, wykonaną z płótna bawełnianego lub lenianego, w naturalnym kolorze lub wielutką, często wyszywano właśnie przy dekolcie, takie kołnierzyki wyszywane ona miała i, I, i, wyszywane miała mankiety. Czasem hafty się pojawiały też na przyramkach, czyli w miejscu, gdzie jest przyszyty rękaw do reszty koszuli, czyli w okolicach ramienia, dlatego to się nazywało przyramek. Te koszule były często wyszywane haftem dziurkowanym, takim w stylu angielskim. To też jest rodzaj haftu płaskiego. Do tego przychodziła wełniana suknia, niebieska, mazelonka. Z czasem doszły też suknie pomarańczowe, Boże, czerwone, przepraszam, i zielone, ale początkowo ona była czerwona. Nie wytrzymam za chwilę. Wełniana suknia, niebieska, zwana mazelonką. Składa się z bardzo mocno marszczonej spódnicy oraz stanika zwanego opleckiem. Najczęściej oplecek był granatowy lub ciemnozielony. Na lnianej podszewce pięknie zdobiony haftami wykonanymi z grubych, kolorowych włóczek. Na spódnicę przychodził fartuch. Fartuch zwany ząpaską, był długi, sięgający prawie do, do, do końca spódnicy. Odsłaniał tylko ostatnią jej część, czyli taką ozdobną listwę Wykonany był najczęściej z jakiegoś dekoracyjnego materiału albo jedwabiu To właśnie jest to miejsce, gdzie pojawiały się piękne hafty i tutaj mogły się hafciarki wykazać swoim kunsztem Na głowie Ślązaczka nosiła wianek, jeśli była niezamężna, bądź czepiec, jeśli była mężatką Czepce były również bardzo bogato haftowane, tutaj macie repliki strojów, współczesne repliki, zwróćcie uwagę na taśmę, która wykańcza o plecek, i na piękne hafty na nim. Tutaj mamy dwie twórczynie ludowe, Agnieszkę z jedną z opolskich dział, która bardzo pięknie promuje nasz region, również występując w stroju opolskim, ale także przetwarzając wzór opolski na różne produkty i w różnych technikach. Tutaj domalowała sobie skrzydła, co jest bardzo symboliczne i znamienne. Obok jest pani Helena Wojtasik, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Znaką mi ta pisankarka również w stroju ludowym. Kilka faktów o haftach. Hafty wydają się jednymi chyba z najbardziej widocznych sposobów zdobienia odzieży i początkowo zdobił właściwie tylko odzież. Jednak nie tylko haftami odzież zdobiono, mianowicie można było doszywać guziki, sprzączki, sznurki, taśmy i szamerunki, czyli takie zdobienia z fantazyjnie ułożonych sznurków. Stosowano również oprzycia. Więc ten haft tylko był jednym z wielu form zdobienia odzieży. Mimo, że nam współczesnym haft kojarzy się ze sztuką plastyczną bardziej, ponieważ ma właśnie formę i kolor i, i technikę. Bardzo ciekawą. To jednak początkowo był on związany głównie z obrzędowością, czyli zwyczajami, i miał funkcje magiczne. Między innymi e, takim przykładem jest właśnie ten haft zabezpieczający na kamuzoli męskiej, e, który z jednej strony wzmacniał tkaninę w miejscu rozcięcia, a z drugiej strony zabezpieczał przed złym. <laughs> to był taki czerwony haft, haft wykonany krzyżykami bardzo specyficzne. Co jest ciekawe, hafciarki ludowe nie wyrażały w żaden sposób haftami swoich artystycznych pasji. Hafty były czymś, co należało wykonać, hafciarstwo było jedną z głównych powinności kobiecych, a wzory przekopiowywano z pokolenia na pokolenie, z kolejnych ubrań na kolejne, niewiele ingerując w ich kształt i kolorystykę. Pewnie ta ingerencja polegała głównie na tym, że jedna hafciarka była zręczniejsza, robiła to po prostu lepiej, sprawniej, estetyczniej, a druga troszkę mniej. I stąd te hafty zmieniały swój kształt. W związku z tym też w XIX wieku po haftach można było zobaczyć z jakiej społeczności, kto pochodzi. Hafty były przekazywane we wzornikach, które robiły kobiety i tak jak mówię, odwzorowywane na kolejnych elementach odzieży. Mamy trzy rodzaje haftów na Śląsku: to są hafty białe, kolorowe i srebrno-złote. Te srebrno-złote przeszły z dworów do miast, a z miast na wieś, ale chyba rzadko na wsi występowały, może u tych najbardziej bogatych mieszkańców. To co jest ciekawe, to to fakt, że hafciarstwem się, zajmowali się specjaliści zrzeszeni w cechach, rzemieślnicy i oni tutaj rozwijali ten kunszt techniczny, ale też wykonywali go tak zwani partacze, czyli osoby niewykształcone, niezrzeszone, w cechu, które nie miały prawa na podejmowanie odpłatnej działalności, czyli na zarabianie, krótko mówiąc, na wykonywaniu haftów. I tu właśnie raczej, ta, raczej hafty utrzymywane były tak, jak stosowały je wcześniejsze pokolenia i co jest ciekawe, zdobiły tylko odzież. Kompletnie nie przenoszono haftów na produkty użytku codziennego. To dopiero rozpowszechnili właśnie rzemieślnicy, wykwalifikowani hafciarze, którzy rozwijali swój kunszt i z czasem zaczęli zdobyć kanapy, obrusy, narzuty i innego typu rzeczy. Główne ściegi, jakie występują na Śląsku, to jest ścieg dziergany, atłaskowy, krzyżykowy, dziergany angielski, no właśnie na kabotkach najczęściej, z wycinanymi elementami, dziewiątkowy oraz sznureczek i ścieg supełkowy. Tradycyjne kolory i motywy. Kolorami najczęściej stosowanymi w haftach był czarny, brązowy, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, granatowy i zielony. Podobne kolory będą występowały przy farbowaniu jaj, więc mój domysł jest taki, że po prostu ludność wiejska posiadała umiejętności wybarwiania na, ten, na te kolory nici. Nici i tkanin. Nici, którymi hafty były robione, to były głównie nici bawełniane, czasami wełny, właśnie na żywotku, na oplecku, ale także jedwab. Jedwab to już taka ekskluzywna forma ekskluzywny materiał na wykonywanie haftów. Głównymi elementami są elementy geometryczne, a właściwie kwiaty polne, kwiat róży i drzewko życia, które są ułożone w elementy geometryczne. O tak, tak to powinnam nazwać od razu. Na dziś przygotowałam trzy rodzaje haftów, które są wprost wzięte z haftów tradycyjnych, znajdujących się w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej i te wzory są do pobrania w linkach pod filmem, ale wcześniej pokażę tab tablicę ze ściegami, który jak e wykonać. E co jest ważne w ściegu płaskim? Ścieg płaski to głównie ścieg atłaskowy, i to co jest ważne, to, to kierunek, w którym układa się nić. E I jeszcze jest druga ważna rzecz, mianowicie, żeby przed wypełnieniem kształtu nicią, oprzyć go fastrygą. W taki sposób później wypełniamy ten, ten kształt, że fastryga znajduje się w środku, ale dzięki tej fastrydze uzyskujemy gładziutkie, piękne, równiutkie brzegi. Haft sznureczkowy jest idealnym haftem do prowadzenia fantazyjnych linii, aby były one... Um, aby nie było widać kolejnych wbić igły, aby były one płynne i ładnie przechodziły. I to są te hafty, którymi wykonane są głównie wzory, które Wam zaproponowałam. Tutaj haft płaski, za igłą, przed igłą, na pewno każdy zna sposób fastrygowania. Dzisiaj on służy tylko przytrzymywaniu właściwie dwóch kawałków tkanin czyli jest takim ściegiem pomocniczym, natomiast ścieg za igłą, stebnówka, właśnie pozwala uzyskiwać bardzo równe linie, linie którymi można poprowadzić gałązkę albo zrobić piękny kontur. Haft supełkowy będzie występował w, we wzorze z fiołkami, mianowicie środki fiołków to trzy takie supełki, węzełki. Polega na tym, że okręca się nitkę wokół igły i przeciągając przez tą okręconą nić zaciąga się i powstaje taki piękny ozdobny supełek. Ściekat łaskowy to właśnie ten, o którym mówiłam, główny ściek wypełniający kształty, przestrzenie między nimi. Od kunsztu hawciarki zależało, jak ładnie wyprowadzi tę linię. Zwróćcie uwagę na haft Dobrzyński, Dobrzyński, przepraszam. jak idą ładnie nici od środka ku zewnętrznej krawędzi. Dzięki temu ten kształt nabiera takiej głębi wielowymiarowości. Można dodatkowo większe przestrzenie cieniować, uzyskując przejścia tonalne. Tutaj mamy Żanetę Plotnik z zespołu Zakuka. Żaneta jest wokalistką, ma swój zespół właśnie Zakuka, w którym śpiewa piosenki inspirowane folklorem opolszczyzny, śląska opolskiego i na jej sukience widzimy haft płaski, piękną różę, która jest, z takim, która jest wyjątkowo ukochana przez ślązaczki i w tej wersji kolorystycznej występuje chyba tylko tutaj na Śląsku. Pan, który przeprowadza wywiad z żonę, to założył chustkę z tym właśnie haftem. Haft dziurkowany to też haft płaski. Też się wypełnia, widzicie, kształt od brzegu do brzegu. Natomiast tam, gdzie można, wycina się środki, wycina się dziurki. Dzięki temu ten haft jest bardziej koronkowy, bardziej delikatny, filigranowy. Teraz zaprezentuję motywy, które Wam tutaj przerysowałam. To są właśnie fiołki, to jest taki mój ulubiony chyba wzór, ponieważ on jest delikatny. Fiołki są delikatnymi kwiatkami, często niedocenianymi w wielkiej sztuce, a tutaj złożyły się one na cudowny, piękny haft zdobiący róg chusty. W swoich realizacjach możecie zastosować kolorystykę, którą tutaj Wam podałam, ale też możecie zaproponować swoje kolory. Do wypełnienia gałązek można użyć dwóch kolorów zielonego, bądź też, bądź też jednego koloru, to już według uznania. Ta rozetka pochodzi ze stanika sukni ludowej, Wygląda w ten sposób, w oryginale, widzicie, to były naprawdę piękne hafty, ich wielkość oryginalna to jest tak około 10 do 12 cm, wykonane włóczkami. Jeżeli nie chcecie wykonywać ich na tej rozety na grubym materiale, to lepiej wyszyć ten haft muliną. I ostatni ze wzorów, jeden z najstarszych wzorów hafciarskich, jakie znalazłam, pochodzący z 1897 roku, to jest element haftu, który występuje na przyramku koszuli. Ten przyramek koszuli ma właśnie ta modelka. Założone. Widzicie, na ramionach taki żółty pas, to jest właśnie ten haft, a tutaj dodatkowo w przybliżeniu jest pokazany. Chcę Wam zwrócić uwagę na to, że na kwiatku podobnym do słonecznika linie e, nici ułożone są poziomo do środka, a nie pionowo, tak jak w hafcie dobrzeńskim pokazał twórca. Wszystko co wiem o haftach zawdzięczam Pani Barbarze Bazielich, która wykonała gigantyczną pracę, poczynając od badań terenowych na Śląsku i zajmując się haftem do 2000 roku roku, do dwutysięcznych lat, można powiedzieć. W Opolu haftem zajmuje się również Małgorzata Goc, etnografka z Muzeum Śląska Opolskiego. Za ich pracę jestem ogromnie wdzięczna. I tak jak mówię, wszystko co wiemy na ten temat, zawdzięczamy w zasadzie, w większości im. A teraz? Zapraszam do części praktycznej. Zobaczcie, co trzeba przygotować. I do dzieła. Do wykonania haftu płaskiego wybrałam ten wzór. W kursie macie trzy wzory do wyboru. Ja sobie wybrałam ten. On jest taki nietypowy, troszkę z fiołkami. W kolorach fioletowym, takim jasnym fiolecie, żółte środki ma, zielone liście, też prawdopodobnie w dwóch kolorach, ciężko to ze zdjęcia rozpoznać. I teraz, żeby wykonać taki haft, można albo wykorzystać element ubrania, czy jakąś bluzkę, czy wykończyć żakiet. Ale też można po prostu wziąć kawałek białego materiału. Najlepiej cienkiego, który będzie nam, który będzie miał bardzo drobną tą krateczkę z osnowy i wątku. Wtedy haft będzie dokładniejszy. Pierwsze, co musimy zrobić, to odbić sobie na ksero wzór Najlepiej wielkości 1 do 1, taki jaki będziemy chcieli później nakładać. Żeby ten wzór znalazł się tutaj na tkaninie, musimy go odbić. Ja mam na tyle cienki materiał, że mój wzór po prostu prześwituje. Ale jeżeli nie prześwituje, to takim najlepszym sposobem na odbicie wzoru jest kalka ołówkowa. Można też wzór nałożyć e, za pomocą kalki ołówkowej. E, wtedy kładziemy najpierw tkaninę, na tkaninę kalkę. Na kalkę wzór i odrysowujemy. Ja sobie, tak jak wcześniej mówiłam, przerysuję bez kalki. do przerysowywania wzoru najlepszy jest miękki ołówek który będzie łatwo nanosił grafit na tkaninę nie rysować mocno żeby ewentualne linie jeżeli będą wystawały spod haftu, to żeby po prostu się sprały. Haft należy jednak wykonywać tak, żeby linie ołówka znajdowały się w jego wnętrzu. Haft płaski to taki bardzo podstawowy haft, którym można wręcz malować na tkaninach. Jest bardzo plastyczny, można uzyskać nim cieniowanie i z tego powodu jest bardzo, bardzo popularny. Na wzorze, który Wam przygotowałam, środki kwiatków, to po prostu kółeczka. Przerysowałam sobie tyle wzoru i więcej nie będę na ten moment. Narysowałam Wam kółeczka, natomiast e, można dokonywać pewnych e, modyfikacji w ramach wzorów. Modyfikacja będzie polegała na innym wykonaniu środków, y, ale to do tego dojdziemy. Zanim zaczniemy wyszywać, e, warto sobie tkaninę napiąć na tamborek. Tamborki mamy różnego typu, ja tutaj mam taki z elastyczną zewnętrzną stroną, którą się nakłada na tkaninę. Dzięki temu mamy fajnie rozprostowaną tkaninę. Bardzo ładnie. I dzięki temu będzie nam się precyzyjniej wyszywało i wygodniej. Będzie łatwy dostęp tu do tyłu, nie będą nam się plątały nitki. I w ten sposób pomożemy sobie w pracy. Nie jest to niezbędne, ale bardzo przydatne. Do wyszywania używam obcinaczek i cienkiej igły. Igłę, którą sobie przygotowałam, jest taka cieniutka. Tu może o, na białym tle będzie widać. Taka cieniutka. Im cieńsza, tym lepsza, natomiast tutaj będziemy wyszywać muliną. Mulina e, zwykle jest e, mulina jest nicią, która jest złożona e, z jeszcze cieńszych sześciu nitek, które są bardzo luźno skręcone ze sobą. E, dlatego do wyszywania będziemy rozdzielać tę mulinę na pół. Dzięki temu uzyskamy cieńszą nitkę yy, i precyzyjniejszy haft, delikatniejszy i precyzyjniejszy. Jak to zrobić? Za chwilę pokażę. Do mojego haftu wybrałam yy, kolory, kolory muliny, żółty na środek, ciemny, fioletowy, Jaśniejszy troszeczkę fioletowy, właściwie nawet nie jaśniejszy, tylko w troszkę innym kolorze I, i jeszcze taki wrzos. A na liście wezmę zielony, jaśniejszy troszeczkę zielony i całkiem jasny zielony. E, będę troszeczkę mm, mieszać te kolory, żeby mój haft był ładniejszy. Zaczynamy pracę od rozdzielenia nitki. Trzeba sobie uciąć odpowiednią długość mm, nitki i tutaj podzielić ją na pół. Na pół. Bardzo luźniutko, e, bardzo luźniutko, rozkręcając skręconą nić, dzielić na pół. I dopiero taką połóweczką wyszywamy. Mój haft zacznę od wyszycia środków. A najpierw robię sobie supełek na końcu nitki. Jeżeli to jest jakaś część ubrania, która jest już ubrania już zszytego bez podszewki także ten haft będzie widać też po lewej stronie można nie robić supełka a tylko zaszyć później tą nitkę. Podzielę sobie to kółeczko na trzy części. I zamiast jednego środka zrobię trzy supełki trzy takie kuleczki jak się robi e, Supełkowy, a trzeba tutaj na niewielką odległość, 2-3 mm, wbić się obok nitki. Raz, dwa, trzy, okręcić nitkę wokół igły i przytrzymując, żeby nam się za bardzo nie rozpulchniły te. Supełeczki, te niteczki skręcone, wyciągnąć nitkę z pod spodu. Mhm. Uzyskamy taki jakby supełek. Na jednej nitce nakręcone trzy razy. Niteczki. Raz. Teraz robię to drugi raz. I znowu. Mam wyciągniętą tu nitkę. E w tą stronę, w którą chcę, żeby mi się ułożył supełek. Odliczam jakby 3 mm. 2-3 mm. Wbijam igłę i wychodzę jak najbliżej tej nitki. Tej nitki. Teraz, póki mi tak igła wystaje i sterczy fajnie, pionowo, nakręcam na igłę raz, dwa i trzy. Trzy razy i znowu muszę wyciągnąć teraz igłę. Trochę za gruba jest ta mulina do mojej e, tkaniny, która jest bardzo cieniutka i delikatna. I dlatego tam, gdzie jest podwójna nitka, to ona się dość ciężko przeciąga. I teraz wbijam tam, gdzie tam gdzie skończył, tam, gdzie wychodzi mi ta o, nitka, to jak najbliżej tego miejsca wbijam igłę. Widzicie, już mam dwa takie supełki. I teraz potrzebuję zrobić trzeci supełek. Te trzy supełki zrobią mi środek kwiatka. Można je układać w dowolnym... w dowolnym... jakby w dowolną stronę. Dzięki temu można uzyskać różne efekty tego środka. On, on po prostu nabierze innego charakteru. W zależności od tego, czy wszystkie będą ustawione w tę samą stronę, czy też będą ustawione E, na przykład w, po trójkącie e, to będą tworzyły takie właśnie taką właśnie jakby figurę geometryczną u mnie to wygląda w ten sposób widzicie? raz, dwa i trzy ok tu już zakończyłam Więc teraz muszę Zakończyć tutaj A Robię to w ten sposób przyrobię sobie tutaj pętelkę Znowu wbiłam się jak najbliżej nitki Która mi wychodzi z tkaniny Jak zrobiła mi się pętelka To ja przez tę pętelkę Wyciągam tutaj nitkę i zaciągam, ale zaciągam w taki sposób, Widzicie, aż sobie przytrzymałam tu, dlaczego? Żeby nitka, którą pociągnę nie zdeformowała mi tutaj haftu. I jeszcze raz muszę to zrobić w tym samym miejscu. Staram się to zwykle robić na tym węzełku, który właśnie zrobiłam. Znowu mam taką opętelkę to przez tę pętelkę przez tę pętelkę przeciągam nitkę ona mi się zaciska, tworząc węzełek. Żeby nie stał mi kikutek, po obcięciu nitki zawsze jeszcze chowam go gdzieś w nitki tutaj wystające. Wtedy ten tył jest estetyczniejszy, jest starannie zrobiony. Niestety igła jest dość gruba, mimo wszystko starałam się wybrać cienką, ale no, trzeba wybrać taką igłę, żeby też e, ta mulina się w niej zmieściła. I teraz jak utnę już sobie nitkę, zobaczcie, nie stoją mi takie wąsy, no nie jest to też jakieś takie, nie wiem, super piękne, ale nie wystają mi wąsy. Teraz wykonuję haft płatka i widzicie, jak mamy yy, wyrysowany kształt. To ten haft płaski, w takiej najprostszej formie, to, to jest układanie nitek w, te, w taki sposób. Ale możemy je ułożyć w tę stronę, możemy je ułożyć w tę stronę, możemy je ułożyć tak promieniście. Mm, możemy je wreszcie cieniować. Na tym wzorze nie ma cieniowania natomiast, natomiast e, ogromną rolę odgrywa sposób ułożenia tych nitek to dzięki nim uzyskujemy taki efekt przestrzenny e, i ewentualne właśnie takie cieniowanie jakby. E, dobrą praktyką jest zanim się zacznie wypełniać zrobić sobie ściegiem fastrygowym, czyli taki Obrysować sobie kształt. Dzięki temu to, co naniesiemy na te nitki, będzie miało w równiejsze brzegi. Jak tutaj będziemy teraz wypełniać, to łapiąc za te końcówki, właśnie za ten, za ten kształt. Eee, nasz haft będzie miał bardzo ładne gładkie i równiutkie końcówki nie jest to obowiązkowe ale jest to wielkie ułatwienie i i taka, taki sposób na dobre wyszywanie dobre staranne wyszywanie każdy płatek wyszywamy osobno Jeszcze trzeba wrócić w drugą stronę, teraz tą fastrygą, tak? Bo fastryga robiła mi przerwy między nitkami, więc teraz je muszę wypełnić. Więc teraz je muszę wypełnić. Oczywiście ten obrys yy, robimy tym kolorem, którym będzie wypełniony płetek. Dlatego właśnie cieńka tkanina, na której wykonany jest haft, Daje możliwości precyzyjniejszego wyszycia. Można to starannie zaplanować po prostu. Ja tu sobie zrobiłam bardzo mało odległości. Można śmiało robić większe, sobie nie utrudniać życia. Uważajcie wyszywając, żeby nie ściągać tkaniny nitką, żeby ona się, ta tkanina pod spodem, żeby się nie marszczyła. Ja sobie już obrysowałam ten listek, widzicie, i teraz go będę wypełniać. stroną, wychodzimy drugą stroną. Jeżeli Wam tak trudno, podzielcie to sobie na kroki, czyli wchodzimy, przeciągamy nitkę i wychodzimy. Znowu wchodzimy, Yeah. Ja już wyszyłam swój e, płatek. Nie ja dalej widzicie jak mi się układa? E, ta linia. Teraz muszę zakończyć i przejść do kolejnego płatka. E, w tym wzorze dwa płatki są cień, ciemniejsze i trzy są jaśniejsze. Mm, ale myślę, że spokojnie możecie tutaj tak. E, sobie to rozplanować, jak Wam się po prostu podoba. Troszkę każda artystka troszkę sobie zmieniała wzory, układała pod swój gust, pod swoje umiejętności też. Mimo, że w tym wzorze w oryginale nie było cieniowania, to cieniowanie można wykonać. I tak należy wykonać, wypełnić cały wzór. Wyszywamy pojedynczą nitką, pojedynczą nitką, muliną podzieloną na pół, złożoną z trzech nitek. Najpierw wyszywamy tutaj obrys pro, fastrygą w jedną stronę i fastrygą w drugą stronę, tak żeby wypełnić puste miejsca, tak żeby to tworzyło ciągłą linię. A następnie wypełniamy wypełniamy te środki w taki sposób, żeby ta fastryga weszła nam pod spód, żeby nie była widoczna.